Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w ostatnim czasie dostałem dwa zapytania od osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności i to z powodu upośledzenia umysłowego. Jedna chce zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, druga zrobić prawo jazdy kategorii B. No, można by powiedzieć, że ciekawe maile chodzą parami, dostałem to tego samego dnia. Witam Panie Dariuszu, mam takie zapytanie w sprawie prawka. Jestem osobą niepełnosprawną, upośledzenie umysłowe znaczne, ale dodam, że jeszcze 6 miesięcy temu miałem takie upośledzenie w stopniu lekkim, no w zasadzie lekkie miałem od urodzenia, ale teraz była komisja o te 1000 zł pielęgnacyjnego, bo się kończyło i dostałem stopień znaczny. I też posiadam rentę z ZUS-u 600 zł, i chciałbym się dowiedzieć, czy mam jakiekolwiek szanse, że przejdę badanie lekarskie na prawo jazdy pozytywnie. Nie mam chorób typu schizofrenia, autyzm, ADHD itd. itd., itd. Natomiast upieram się, że mam y, stopień lekki ponieważ jestem w miarę normalną osobą, no ale w papierach z powodów socjalnych mam znaczny. I jeszcze jedno pytanko do Pana, bo wszyscy inni mówią, że ja mogę robić to prawko, natomiast moja mama się martwi, że stracę ten zasiłek pielęgnacyjny lub tą rentę i czy jest w ogóle sens robić prawko, jak mogę stracić pieniądze. Na orzeczeniu mam, że jestem tylko niezdolny do pracy. I powiem szczerze, że o ile z tą osobą chcącą zostać ochroniarzem sprawa jest stosunkowo prosta. Jak sięgniemy do przepisów, to one jednoznacznie wykluczają możliwość wykonywania tych czynności tego zawodu przez osoby mające upośledzenie umysłowe. Nie jest tam napisane czy to lekkie, czy stopień umiarkowany, czy ciężki, prawda? Natomiast, z prawem jazdy, sytuacja jest nieco inna. Żaden przepis wprost nie wymienia tego schorzenia jako przeciwwskazania do prawka. Tym niemniej, jak sięgniesz do przepisu badań kierowców, lekarz taki jak ja, oceniając Twój stan zdrowia w zakresie stanu psychicznego, ma uwzględnić między innymi obecność poważnego niedorozwoju umysłowego. Natomiast, jak już stwierdzi coś takiego, to w przypadku istnienia u osoby badanej, czyli u Ciebie, tego nie do rozwoju, yy, może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wskazuje na to opinia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatry lub psychologa, oraz przeprowadzasz regularne, kontrolne badania lekarskie, właściwie dla Twojego przypadku. W praktyce oznacza to z reguły konieczność przejścia przez Ciebie dodatkowo płatnych badań psychologicznych, cena urzędowa 150 zł lub psychiatrycznych, a mogą być i oba, bo lekarz sobie zażąda psychologa, natomiast może być, że zażąda jakiegoś dokumentu od Twojego psychiatry i wierz mi, że efekt końcowy może nie być po Twojej myśli. Również w praktyce raczej dostaniesz prawko terminowe, i znowu musisz płacić za kontrolne badania lekarskie. Cena urzędowa, jeżeli nie wiesz, jest 200 zł. I czy posiadanie tego prawa jazdy, jak już jakimś cudem je zrobisz, ma wpływ na utratę świadczeń? No, nie sądzę, naprawdę nie sądzę, ale znowu jest odwrotna sytuacja, że pogorszenie Twojego stanu zdrowia może skutkować utratą prawa jazdy, a pośrednio pieniędzy przez to Zainwestowanych. No, nie jest to dla ciebie bez znaczenia, bo jeżeli renta jest 600 zł, badanie kosztuje 200 zł, to w zasadzie za półgodzinne badanie dajesz jedną trzecią renty, z której żyjesz. Jaki widzę problem ogólny tego systemu? Na papierze wszyscy się troszczą o tych niepełnosprawnych, martwią i tak dalej, i tak dalej. Politycy, wszyscy, że tak powiem. Współczują, rozumieją o co chodzi, a w praktyce ci ludzie żyją za te 600 zł renty, tysiąc rehabilitacyjnego, czy tysiąc zasiłku Czyli po prostu wegetują. Nie daje im się zarobić w żaden sposób jakichś rozsądnych pieniędzy no może tam przez jakiś front, czy coś, no, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, także skoryguj mnie jeżeli mam, czy nie mam racji Natomiast mówię, wszystko jest po prostu na granicy przeżycia na granicy jakichś zasiłków socjalnych Z drugiej strony, no, patrzę jako druga strona medalu pełne parkingi, wolnych miejsc dla niepełnosprawnych tylko jeżeli ten człowiek nie może zrobić prawa jazdy to po co mu ten parking, po co to pozorowane takie działanie, że wszyscy się troszczymy ale tak naprawdę mamy to w czterech literach co ten niepełnosprawny robi, że wegetuje, że tak naprawdę zdycha z głodu za te 600 zł, także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, no jeżeli jesteś tą osobą niepełnosprawną, jeżeli przeszedłeś badania na prawko, jeżeli masz prawko, no napisz w tym wideo, w komentarzu do tego wideo, jak to w Twoim przypadku wyglądało, czy mam trochę racji, czy może nie mam racji, także do zobaczenia w kolejnym filmiku.